a nie jak ich uczeni w Piśmie. Łatwo przychodzi nam mówić o Chrystusie, ale zdecydowanie trudniej Go naśladować. Nie ten, który woła Panie, Panie, zginając kolana do pacierza, ani nie ten, kto ma moc czynienia cudów w imię Chrystusa, ale jedynie ten, kto wypełnia wolę Bożą, wejdzie do Królestwa Bożego. Szukać woli Bożej w swoim życiu i za nią podążać to jedyne zadanie, jakie mamy do spełnienia w życiu. Wszystko inne, modlitwa i dar czynienia cudów są wtórne i mają być jedynie owocami mojego posłuszeństwa Bogu. Nie możemy swojej nadziei zbawienia opierać wyłącznie na swojej pobożności albo też na cudach, które Bóg działa w naszym życiu lub przez Nasze modlitewne wstawiennictwo. To Bóg nas zbawia, a jedyną drogą prowadzącą do tego zbawienia jest moje posłuszeństwo Jego Najświętszej Woli. Jak rozeznać wolę Bożą? Trzeba zanurzyć się w Słowie Bożym. Bóg objawia nam swoją wolę podczas lektury Pisma Świętego w klimacie modlitwy. Duch Święty otwiera wtedy nasze oczy i serca, na zrozumienie woli Bożej i na przyjęcie jej. Ten, kto przyjmuje Słowo Boże i wypełnia je w swoim życiu, porównany jest przez Chrystusa do człowieka roztropnego, który dom swojego życia buduje na trwałym, niezniszczalnym fundamencie. Czy otwieram codziennie Księgę Biblii i staram się budować swoje życie na Słowie Bożym? Czy Ewangelia jest moją przewodniczką w codziennym życiu? Czy potrafię szukać woli Bożej i czy zawsze aplikuję ją do swojego życia?